Pewien pogląd na skład etniczny dają prowadzone spisy ludności, ale nie peł, ponieważ prowadzono spisy według kryteriów: kryterium narodowe, kryterium językowe, kryterium wyznania. Przewaga była ludności greko-katolickiej. I mniej więcej porówno rzymsko-katolickiej i żydowskiej. Jeśli wziąć pod uwagę kryterium narodowości, to z kolei przewagę miał żywioł polski, bo około 4000 tysięcy podobało w tym spisie język polski jako język narodowy. Placówką wiodącą w sferze oświaty i kultury było przedwojenne gimnazjum i liceum lubaczowskie. Bardzo zresztą skromne, bo rodziło się przed pierwszą wojną światową z kursów gimnazjalnych, których naukę pobierało kilkudziesięciu uczniów, a maturę trzeba było zdawać w Jarosławiu czy Przemyślu. Uczyli się w tym gimnazjum i licjum i rzymskokatolicy, grekokatolicy i uczniowie wyznania mojżeszowego. W religii mojżeszowej uczył nauczyciel Żydowski względnie rabin, w religii grekokatolickiej ksiądz grekokatolicki, powszechnie umownie nazywany popem, a w religii rzymskokatolickiej ksiądz z parafii lubaczowskiej. Życie kulturalne Lubaczowa ogniskowało się również wokół dwóch instytucji kulturalnych, mianowicie Czytelnia Polska, która wznosiła się tu, gdzie dzisiejsza apteka przy ulicy Piłsudskiego. W Czytelni Polskiej oczywiście odbywały się zebrania, odbywały się odczyty, odbywały się koncerty. Tam była scena, gdzie występowały teatry lubaczowski teatr amatorski, cieszanowski teatr amatorski, ale przyjeżdżały też z występami profesjonalne teatry z Katowic, z Krakowa, z wystawiając różne polskie sztuki. Tutaj też odbywały się zabawy noworoczne, karnawałowe. Życie kulturalne Lubaczowa też koncentrowało się na czytelnictwie. Zasób biblioteczny był bardzo skromny. Największa biblioteka w Lubaczowie, biblioteka Związku Nauczycielstwa Polskiego liczyła niespełna 4 tysięcy tomów. Przypomnę, że od początku 23 roku, od stycznia 23 roku Lubaczów stał się miastem powiatowym. Siedzibę starostwa i Wydziału Powiatowego w styczniu w 1923 roku przeniesiono z Cieszonowa do Lubaczowa. Sprawę przeniesienia powiatu w swoje ręce wzięło wojsko. Wojsko musiało coś gotować w kotle, musiało się ubierać, musiało się obuwać, a więc rosły zamówienia. Wojsko zdecydowanie pracowało na rzecz poprawy tej koniunktury gospodarczej. Rzemieślnik żydowski był wysoko ceniony, nawet wśród, wśród Polaków, za perfekcję, dobre wykonanie swego dzieła. A więc szepcy za obubie, stolarze za, za stolarkę, krawcy za ubranie, i tak dalej. I większość Lubaczowian kupowała czy zamawiała odzież, obubie właśnie o tych rzemieślników żydowskich. Stosunki układały się dobrze właściwie między Ukraińcami a, a Polakami. Im dalej do tyłu, tym lepiej. No, tutaj zaborcy, czy Austriacy, czy okupacja austriacka to rozbudziły pewne narodowościowe animozje. Natomiast dawniej, na przykład, jeżeli pop czy ksiądz ukraiński wychodził z procesją na święto Jordana, święcenie wody, a to się odbywało w zimie w styczniu przy Młynie. Tam była kopana prostokąta czy kwadratowa przerębel. W tej procesji towarzyszu wychodził mu naprzeciw ksiądz kościoła i razem szli, razem szli i świętowali to, tą uroczystość. Były małżeństwa mieszane, a dzieci były chrzczone. Synpodziu, córka po matce. Nie jestem tu urodzona, ja nie zostałam. Ja tu przyjechałam pierwszy raz przed 10 lat. To był pierwszy raz do Polski w ogóle i do Lubaczów na pewno. Ja słyszałam o Lubaczowie trochę od mojej matki ko co ja mówi i będzie troche do tradicije, to jest od prizme moje rodđine. So moja matka s to przynosva за sobom jak mi to в kajju pužni odđjuš mi albo odvrutniитеš. Tu бил žiil malašži naзива Mari Ko. Он il, on бил jeden z тих nežidv, že žiil v Рku i on bardzo był przyjazny z Żydami i on bardzo dużo rysunki ma o ich życiu. On mieszkał w rynku i wszystkie jego kolegi, wszystkie były bardzo dużo, dużo Żydzi. I on bardzo dużo o tym rysował. On rysował między ten jest ten nowy rok i i יום dniu kippur to się nazywa to ג'ני, kedeszny że ludzie idą i się modlą bardzo często śnirano w bet kneset to jest taki gdzie się dzi dzi modlom i one tam idą i żybin to ma bit bardzo często śnirano nim się nim się zen pa bezaczyna i to jest taki kto i budzi ludzi żeby nie przyjść za późno do tej I On bardzo dużo rysował Żydów tematów, nawet że on nie był w ogóle Żydem. Ale on mieszkał w rynku i miał tyle kolegów, że on się do tego bardzo włączył i widział tak jak obrazy. ona widziała tu rodziny ostatni raz. Ona od nich się tutaj pożegnała. Ostatni raz był w roku 1941. I wtedy, kiedy zaczęło być bardzo niebezpieczne dla tutaj żyć, ona wtedy miała nadzieję, że one się znowu spotkają. Ale to się nie stało. One się nie spotkały więcej. כדי שאנחנו נתקתמו, ניסיתי מאמות כזמואה, וכאד יש רצומיההם, גנמנים ביאת יש קיימו ב' או ב' שבועי, דגש לדי, że pścili holocaust tutaj, tutaj wokół, gdzieś inny, nie mówili o tym, oni nie chcieli o tym mówić, jak powiedzieć smutnie albo coś takiego, im było też ciężko o tym mówić. Było ciężko się o tym przypominać. One przyjechały do kraju, że trzeba było zacząć wszystko od początku. One nie miały język, one nie wiedziały nic, i było ciężko. I jedyna rzecz najpozytywna, że pamiętam od mojej matki, to była ta żeka. O rzeki słyszałam kilka razy i wtedy zdecydowałam, że o tom rzekę muszę poznać, e, bo ona jest ta jedyna, że mnie złączy z, z, z, z tym, co było tu, kiedy ona tu była. Nie wiedziałam, jakie były imienia rodziny brata, albo tak dalej. Nie widziałam imienia. Tak samo jak nie wiedziałam, co się stało z rodziną. widziałam, że nie zostały zamordowane tu, ale nie wiedziałam, nie skąd i nie wiem, jak się zamordowały, nie widziałam, gdzie są pogrzebani. I dlatego ta rzeka jest dla mnie jako symbolem. Tu pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz poznałam ludzi, że znały tą rodziny.